Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Ostatni dzień roku zamyka prolog Ewangelii Świętego Jana. To przepiękny i bardzo głęboki tekst. Kiedy jeden z ojców Kościoła zabierał się za pisanie komentarza do Ewangelii Janowej, temu fragmentowi, poświęcił ponad 300 stron, z tego większość o pierwszym zdaniu tej Ewangelii. Wspominam o tym, aby uświadomić nam wszystkim, jaki ogromny potencjał i jaka wielka głębia kryje się w Słowie Boga. En arche enchologos. Tak brzmi w oryginale to pierwsze zdanie. Każdy, kto zetknął się w szkole lub na studiach z filozofią starożytnych Greków wie, że kluczowym dla nich pytaniem było to, co jest arche świata, czyli zasadą, fundamentem świata. Albo, prościej, co jest tym czymś, co sprawia, że świat w ogóle istnieje. Arche to zasada porządkująca świat. Każda ze szkół filozoficznych udzielała własnej odpowiedzi, sądząc, że tylko ona ma rację. Święty Jan adresuje swoją dobrą nowinę do Greków, potomków tamtych starożytnych filozofów i udziela na to najważniejsze pytanie filozofii odpowiedzi en arche enchologos. Początkiem, a więc zasadą, dzięki której istnieje wszechświat, a w nim porządek, jest logos, czyli słowo, nauka lub mądrość. Warto jednak od razu zauważyć, że u Jana logos jest osobowe, a zatem chodzi o Bożą mądrość drugą osobę Trójcy Przenajświętszej. To przepiękny, a jednocześnie bardzo głęboki tekst. Już to pierwsze zdanie ustawia nasze myślenie na właściwe tory. Nie szukajmy zasady porządkującej świata, gdzie indziej jak tylko w Bogu, który stał się człowiekiem i ukazał się światu jako Jezus Chrystus.